Witam, mam na imię Mariusz. Jestem ze szkoły Euforia we Wrocławiu. Za chwilę z kursantką Anią wykonamy y, zadanie numer 3, podjazd pod wzniesienie. Y, ruszamy y, pierwszym biegiem na wzniesienie i tam zatrzyma, zatrzymujemy autko w wyznaczonym miejscu. Jest tam arestowana linia, zatrzymujemy się przed tą linią. Proszę bardzo, zatrzymanie pojazdu. Zaciągamy hamulec zręczny tak, żeby było słychać zapadkę y, blokującą. Po zaciągnięciu hamulca ręcznego Wrzucamy pierwszy bieg, ustawiamy sobie obroty na 2,5 tysiąca na obrotomierzu i zaczynamy delikatnie, powolutku pracować z sprzęgłem do góry. Tego sprzęgła nie podnosi się do góry w całości. Ustawiamy je delikatnie, tak do momentu, aż auto zaczyna się delikatnie podnosić i czujemy, że zaczyna nas ciągnąć do przodu. Wtedy zwalniamy hamulec ręczny, wciskając zabatkę, oczywiście. Hamulec ręczny musi zejść na dół, tak żeby zgasła nam kontrolka z wykrzyknikiem, z wykrzyknikiem którą mamy na, na prędkościomierzu przed nami, gdyż nie zgaszenie tej kontrolki spowoduje błąd i będziemy musieli zadanie powtórzyć jeszcze raz. Jeszcze raz jak, jak gasisz, nie Skomentuj. Kontrolka jest w tej chwili, ręcznie jest zaciągnięty, kontrolka świeci, zwalniamy hamulec ręczny, kontrolka jest zgaszona i wtedy zadanie jest prawidłowo wykonane. Przypominam Ci, że w momencie podjazdu pod zniesienie auto nie może się cofnąć w sytuacji, kiedy będziemy ruszać do przodu. Ono nie może się cofnąć o 20 cm. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, egzamin, znaczy zadanie jest niezaliczone. Czyli będziemy musieli ponowić próbę tego zadania. Jeżeli dalej nie rozumiesz tego zadania, zapraszam cię do szkoły Euforia we Wrocławiu. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej.